Jak już Państwa informowaliśmy, w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa zawody sportowo-pożarnicze zostały odwołane. Druchowie strażacy z jednostki Dąbrowice Stare nie dali jednak za wygraną i postanowili przeprowadzić ćwiczenia we własnym gronie. Rywalizowali juniorzy kontra seniorzy. Zmagania odbyły się zgodnie z regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych, a ich obserwatorem i sędzią głównym był komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Marek Straszewski. Jednostka OSP nie zapomniała o swoich ćwiczeniach i postanowili w ramach własnej jednostki rywalizacji, zrobili w ramach własnej jednostki seniorzy i starsi. Przeprowadzili ten... Zabawowo, zawody sportowo-pożarnicze, ćwiczenia do zawodów sportowo-pożarniczych podnoszą przez to swoją kwalifikację. Jak widać było, zawody odbył, ten, ćwiczenia odbyły się zgodnie z regulaminem. Jednostka się pod tym względem przygotowała i chwała im za to, że podjęli taką inicjatywę w dobie koronawirusa. Też urozmaicili sobie, żeby nie zapomnieli o tych ćwiczeniach i być gotowym do akcji ratowniczo-gaśniczych. Po złożeniu meldunków wójtowi gminy, Dariuszowi Ostrowskiemu, przystąpiono do rywalizacji. Drogą komendant gminy 6 komenduje drużynę OSP Dobrowice podczas ćwiczeń sportowo-pożarniczych w jednostce w Dobrowice. Dziękuję bardzo. Proszę o prowadzenie dowodów zgodnie z regulaminem. Dziękuję bardzo. Na dowódców drużyn wyznaczono druhów z młodzieżowej drużyny pożarniczej. Mateusza Kołodzieja i Szymona Kujawę. z Wydawanie rozkazów dużo starszym od nich druhom nie było dla nich łatwym zadaniem, Ale w ocenie sędziego poradzili sobie wzorcowo. W trakcie zmagań sportowo-pożarniczych obie drużyny dały z siebie wszystkim i choć ćwiczenia miały znamiona rywalizacji, zgodnie uznano, że nie ma przegranych, bo żeby godnie wpisać się w sentencję przyświecającą strażakom, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, podnoszenie kwalifikacji i utrzymanie sprawności fizycznej jest niejako ich obowiązkiem.